Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Marcin? Tak. Czy może być u nas na załadunku? Po południu. A czemu tak późno? No, A jak późno? My już się rozładowałem chyba na jednym miejscu. No ale ze spedytorem mieliśmy ustalone, że patrządzieło słuszno. Co? Spedytorem z panem Krzysztofem był ustalone, że na ramę. Nie rozumiem nic. Halo! No Halo! No! No! To jest pan, to jest konolek, że Będzie pan na 8 rano. Jestem teraz w no. traumie, szukam firmy na wrzutkę. Jak wrzucę, to może to mogę jechać, że nie na żadną ósmą rano. No ale to pan jutro nie rozładuje w takim razie. No a co, a się dzisiaj u Was na naudę? No tego nie mogę powiedzieć. Aha, no właśnie. To, o której Pan... A gdzie to, a gdzie to w ogóle idzie towar? No od tego trzeba zacząć, bo ja tu nie mam żadnych informacji. Nie, no... Bo ja informacje dopiero dostaję jak strzucę na jednym miejscu i się na no, to w ci nie na doładunki. No Panu wszystkie wiadomości, jakie ja? są... Jak? No, panu wszystko to jest potrzebne. Ma pan numer załadunku i miejscowości w tej Ale gdzie to idziemy? No ja też nie jestem duchem świętym. On no nie umie pan czytać sms-ów? Ja nie jestem teraz tym od sms-ów czytania, bo jeżdżę po hełmie. Ale mnie to nie pomoże. Teraz pan jeździ. A, dobra, dziękuję, do widzenia. Nie będę rozmawiał po. No co?